Wyznacz objętość sześcianu o boku długości 8XY 2 Mamy tu sześcian i mówią nam, że każda krawędź – w sześcianie wszystkie są jednakowe – ma długość 8XY kwadrat. Ta krawędź, nazwijmy ją szerokością, to 8 razy X razy Y kwadrat. Tę krawędź nazwijmy głębokością albo długością, jak wolicie to też 8 razy x razy y kwadrat. Wysokość sześcianu to również 8 razy x razy y kwadrat. Krawędzie sześcianu są takie same. Obliczając objętość dowolnego prostopadłościanu, mnożymy te trzy wymiary. Szerokość, głębokość i wysokość. Natomiast w sześcianie wszystkie są takie same. Można więc pomnożyć ten wymiar trzy razy przez siebie albo podnieść go do potęgi trzeciej. Zatem objętość tego sześcianu… objętość sześcianu to 8 razy x razy y kwadrat. Mógłbym to pomnożyć 3 razy, albo podnieść do potęgi trzeciej. Dlatego trzecią potęgę nazywamy sześcianem. Objętość sześcianu oblicza się mnożąc trzykrotnie długość krawędzi. Ile to będzie? Podniesienie iloczynu do potęgi jest równoważne z potęgowaniem czynników. To jest więc to samo, co 8 do potęgi trzeciej razy x do potęgi trzeciej, x do potęgi trzeciej, razy y kwadrat do potęgi trzeciej, y kwadrat do potęgi trzeciej. A ile to jest 8 do trzeciej? To się równa, 8 do kwadratu to 64, więc mnożymy 64 przez 8. 4 razy 8 to 32, 6 razy 8 to 48, plus 3 to 51. Wynik 512. To jest więc równe 512 razy x do potęgi trzeciej, razy x do trzeciej. A y kwadrat do trzeciej to y do potęgi 2 razy 3, czyli y do potęgi szóstej, y do potęgi szóstej, do 6. Gotowe. Obliczyliśmy objętość sześcianu, to 512x do 3 y do szóstej.